Na co dzień mam wszystko na głowie. Zarządzam świetnymi ludźmi i robię to, co kocham. Duża firma to duża odpowiedzialność i satysfakcja. Mimo wszystko znajdę czas na zrobienie czegoś dla innych. I chęci. Skoro mogę, chcę zrobić więcej. Jestem przedsiębiorcą. I popieram pomysł na 1% od firm z podatku CIT. Dla organizacji pożytku publicznego. Wejdź na instytut spraw obywatelskich.pl i poprzyj pomysł na 1% od firm.